Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, możecie wywnioskować po naszej świątecznej stylizacji, po naszych świątecznych kubkach, że coś się szykuje. Po świątecznych skarpetkach. Coś vlogmasowego. Właściwie moglibyśmy zacząć tego vloga od y, powiedzenia dzień do Werek, reniferek. Tak, tak, bo będzie o vlogmasach. No ale jeszcze trochę czasu do, do, do tych przedświątecznych tak. filmów. Na Mam nadzieję, jest listopad, więc trochę. U nas jest jak e, w telewizji, puszczają już reklamy świąteczne, ale tak, jeszcze tak. nie ma grudnia. Ja tak. jestem vlogmasiarą, także tutaj e, jakby to się nieco przesuwa ta granica przedświąteczna. Jak już wiecie zmusiła mnie do kupienia tej koszulki. <grym> ja a, jestem a, jaki? Ja myślę, że ty tak naprawdę jesteś takim wiesz, elfem, co ty mówisz, że tak na święte nie A że ja nie, nie, próbowałem. Nie, tak, tak, że próbowałaś. Ja jestem grinczem. Tak. Ale to tak, na pra... tak naprawdę to ty lubisz nie? Tak naprawdę to Grinch też miał duże serduszko. Tak. On tylko podobał, że nie lubi świąt. Tak. Mamy kubeczki, które kupiłam w sierpniu i e, cieszę się bardzo na e, okazję nagrania tego filmu, że możemy no. się napisali. Przepraszam z bardzo, to nie są zwykłe kubeczki, tylko one <laughs> mają świąteczne cytaty z piosenek. Do tak. no, świątecznych piosenek. Ja mam have yourself a merry little Christmas. A ja mam It's the most wonderful time of the YouTube. It's the most... Wonderful time! All All the the year. Year. <laughs> dobra, jeszcze dobra, mamy dobra, trochę dobra. czasu, jeszcze przećwiczymy, a chociaż jak już zaraz tak tak się dobra. Też nie, to ja już mogę od jutra robić. Przejdźmy do merytum, merytum, do sedna. Co chcemy Wam powiedzieć od naszych vlogmasach, bo to będzie duże ogłoszenie. Deklarujemy się, Wszyscy... chociaż my I... vlogujemy codziennie. No właśnie tak, będziemy oczywiście nagrywać glob Będą co nie, nie? Będą oczywiście nie? 2019. Nie? E, ale to nie Czek jest ogłoszenie. Słuchajcie, mamy pewną sprawę do was. E, otóż chcemy was zaangażować <grym> w pewien projekt, jak to mówią wszyscy korpo freelancerzy, e, <grym> że że <grym> ja to was wam kalendarzem to ada się <grym> z tym nie zgadza. No dobra, nie chcę tak roboczo może tak. Się tak nazywać, ale chodzi o takie świąteczne zadania. Przede wszystkim chodzi o to, żebyście wy, na pewno jeżeli tutaj jesteście, to oglądacie masy na różnych kanałach. Ja chciałem wiecie jak to wygląda. powiedzieć, drodzy Państwo, jeżeli chcecie brać udział w tym projekcie, to musicie śledzić nas na Instagramie. Mhm. Także teraz gorąco zapraszam na Instagrama i codziennie prosimy w grudniu śledzić naszą relację na Instastory. Bo my tam... będziemy śledzić Wasze relacje i Wasze zdjęcia chcemy tworzyć vlogmas razem z wami i to jest nasz pomysł żeby się to zaangażować. O jeszcze chciałam tylko powiedzieć że jeżeli lubicie oglądać vlogmasy to ja myślę że to gdzieś tam to nie pozostaje bez echa w waszych domach i w waszych tak. życiach że też na pewno was to tak jakby motywuje do tych aktywności różnych przedświątecznych do Bo wiem jak ja oglądam jak domu. na mnie to działa tak do do wszystkiego takiego fajnego, związanego właśnie z tą atmosferą żebyście wy, jeżeli nie macie swoich kanałów, swoich blogów, Instagramów takich bardziej otwartych, macie. Żebyście mogli się, no tak, tym bardziej też oczywiście, bo i tak się będziecie pewnie dzielić świątecznie. Dobra, ja powiem, mogli o co chodzi. pochwalić się światu, jacy jesteście vlogmasiarze. No, powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że na Stories będziemy dawali codziennie jakieś jedno małe zadanie. Eee, no nie zdradzimy jeszcze, jakie to będą zadania. że no, no... tak przykłady możemy Przykłady, no to załóżmy, wiadomo, o co chodzi. Na przykład. Dzisiaj y, prosimy o to, żeby każdy zrobił, razem z nami, jakąś swoją herbatkę świąteczną. Taką... Tak, ja myślę, że nawet wieczorem może jeszcze to chcemy dograć, ale może żeby wieczorem dawać znać, co będziemy robić Aha, jutro. Aha, czasami trzymamy się No dobrze, i codziennie będziemy dawali takie jedno no, małe no. zadanie. I waszym zadaniem będzie wrzucanie y, nam, wysyłanie zdjęcia, y, no, zrobionego tego zadania u siebie. Myślę, tak, i że ta... można to wrzucać w relacji tak. albo jako post, zdjęcie tak. z opisem. Tak, nie, że wiadomości jak... prywatnej myślałem. No, no, no. No, A rzecz, bo relacje, rzeczywiście, dobra, no tak, tak żebyśmy mogli to post... udostępnić. Jakkolwiek nie wyślecie to, to postaramy się udostępnić tak. na naszym e, profilu. E, I mało tego, będziemy to udostępniać, pokazywać też w filmach, żeby tak. po prostu każdy kolejny odcinek, e, będziemy podsumowywać to, co robiliśmy. No i tak jak to powiedziałeś e, o świątecznych herbatkach, mm -hmm. no to niech to będą też e, z Kingą wymyślałyśmy trochę. E, powiedzmy, dzisiaj zabieramy się wszyscy za świąteczne porządki. E, dzisiaj e, innego no, dnia jakąś dekoracje. się już zanim zaczął, <laughs> W ogóle ten, ten no dobra, ale to po ]ami. prostu te porządki zrobimy tak, żeby wiecie, co tak było instagramowo Ojej, Daj Dajmy powiedzieć to proszę bardzo. poczekaj, poczekaj <grym> chciałem powiedzieć, że to będzie takie coś fajnego właśnie, że będziemy mogli jakby połączyć ten vlogmas nasz z waszym mm -hmm. Że to będzie po prostu, że nie, że tylko my będziemy coś robili i wszyscy już będą sobie to oglądali Skoj, tylko, że się wami też zainspirować nie, no nie da mi do końca że, tak, ale ona dlatego, że ona się tak wiara, tak. To ale jest widzę, strasznie. że tak nie jest. Nie, no, bo mi się tak. to podoba, ten pomysł taki, w, że po prostu my coś zrobimy i wy też to samo będziemy A, mogli nie robić to w tym samym, robić, samym tak? czasie. No tak, no tak, to tylko <grym> ja tylko muszę <grym> wymyślić <grym> chyba. Nie, ja ci, no, nie, liczę na, na to, że będzie fajna zabawa. No i tak, żeby was zachęcić i przekonać. Taką jak ty jak i zachęcił, jak o sprzątaniu. O no dobra, to herbacie ja jakiejś świątecznej. świąteczne. Filmy świąteczne. Od razu się dnia. Herbata świąteczna, że na przykład możecie sobie jakieś tam goździki, pomarańcz, no własna inwencja i oprócz tego, że jakieś zdjęcie wrzucicie nam tego, no to napiszcie, że co na przykład ja wymyśliłam coś tam, coś tam z taką herbatką, z takim czymś. No nie? i to mogą być. A, i ważna sprawa, żeby w tych relacjach oznaczyć nasz profil, bo wtedy będziemy mogli go udostępnić wasze zdjęcia lub filmik i. Też chcemy y, dać hashtag akcji, żeby te wszystkie posty i relacje się odnalazły. Ale, no i takim czekajcie. naszym hasłem no. y, A, głównym tak. jest oczywiście. Dzień, dzień dobry, Reniferek. Ale słuchajcie, jeżeli wrzucacie, to z hashtagiem dzień doberek Berek Reniferek. bez, bez polskich znaków tak, bez znaku. i wszystko ciągiem. To będzie długi hashtag, ale lepszego tak. nie wymyślić. <laughs> no, a ten no, ten jest taki do taki najbardziej nasz. kanał no bo dzień tak. doberek, Raniferek to zawsze jest u nas. Vlogmas już yy, to jest tradycja nasza. Tak. I już też trzeci o to... blogmas, czy o. Trzeci nasz. Trzeci w sumie na no też jakieś nagrywa. No dobra, ale załóżmy trzeci a, oficjalny a, vlog no, nie, na tym kanale, y, więc y, prosimy o wrzucanie tych właśnie zdjęć do relacji z hashtagiem y, Dzień do Berek reniferek". A jeszcze w związku z tym, że mamy trochę czasu do grudnia, y, tak. to właśnie... I ruszamy się... 1 grudnia Oczywiście, tak. Tak, tak jest. Czyli... Y, którego? 31? 31? to to? <laughs> 30 yy, po, podamy wam pierwszy, pierwsze zadanie. Wam wszystko powiemy. Tak, wszystko jeszcze tak, 30 lutego. Aha. I właśnie w związku z tym, że jeszcze trochę czasu mamy, to zaproponujcie jakieś aktywności. Co jeszcze takiego oprócz herbatek, filmów, świątecznych, Nie więcej, tak dalej. więcej. Nie, no może macie no jakieś będzie, pomysły. Bo to będzie taka też niespodzianka, że będziecie tak, wchodzić tak, tak, tak. i, cie, i ben, zobaczycie co następnego dnia. Oczywiście nie martwcie się, jeżeli macie mało czasu, to nie będą to jakieś wielkie tak, zadania tak, takie tak, ten, tylko to będą tak, drobnostki, tak, które można łatwo wrzucić. Żebyśmy wszyscy tak. porównali magię. I to tam. nie znaczy, że musicie, jak wymyślimy, sobie, o. Zróbcie herbatę świąteczną, to, będzie, to będziecie musieli ja cię walić tam, nie wiem, szukać po sklepach jakiegoś badziewia do tej herbaty, tylko tak no. I, i, jest bardzo macie, dobra nie? herbatka. Magic Moments, no. dostaliśmy od Natki i wystarczy coś Wystarczy darę. po prostu samo takie zaangażowanie. Albo kubek świąteczny swój pokazał. Tak, to nie będzie jest. po prostu. Ja z... Albo nie, nie kubek świąteczny, kubek. tylko właśnie kubek tak. jakiś swój I ulubiony, w którym was, jedzie. Was, no cokolwiek, ale tylko, bo tak bazujemy na tej herbacie, a na przykład może być no to, gorąca czekolada. Go. O, na przykład. zrobić gorące kakao, gorącą czekoladę. Coś takiego, jak nie macie kakao, to czekoladę. Jak nie macie czekolady to książki Albo nie zdradzamy jeszcze, bo to chcemy, żeby to właśnie. Tak, Była ale takie... ja chcę zainspirować, żebyście no tak. wy też jakieś pomysły swoje podrzucili, tak, jeżeli... a żebyśmy to od początku otworzyli razem, swoje? w komentarzach pod Dobrze. żeby to wszystko dobra. było w jednym miejscu. Więc prosimy o śledzenie nas na Instagramie, na pewno od 30 listopada, 1 grudnia właśnie rusza to wszystko, więc pierwsze właśnie takie relacje będziemy udostępniać i na Instagramie i właśnie we vlogu będziemy oczywiście to nagrywali no i liczymy na Was, że po prostu w będziemy tym się będziecie bawić. brali udział razem z nami. I jeszcze jedna z ważniejszych spraw, żeby Was tutaj zmotywować jeszcze bardziej i, i, i zachęcić do tego, żeby na przykład nie. No oczywiście nie, możecie, nie musicie codziennie wrzucać i codziennie brać no ja udziału tak. w tym, tylko jeżeli coś Wam po prostu się podoba, to ma być zabawa. Ale będziemy chcieli na pewno docenić osoby, które się bardzo zaangażują i, i będą nas rzeczywiście często oznaczać w fajne, jakieś będą miały pomysły. No i później będziemy chcieli, to już co prawda na święta nie dotrze, ale to już myślę Osiem, tak pod tak. koniec akcji, y, jakieś świąteczne przesyłki byśmy tak, chcieli wysłać w świat, udało więc tak myślę, żeby właśnie naszym sercownikom aktywnym. Tak. Tak, coś tak. Pomóc. Ja, znaczy pomóc, co ja gadam, no tak po prostu no, w ramach większości świątecznej. Tak, to, tak, tak. tylko świąteczne. No ale <grym> bardzo liczymy na nas, że po prostu zaangażujecie się, że pomożecie nam trochę w tym. Jest to coś nowego też, że, że jakiś taki co, coś nowego vlogmasowego, bo tak. wiem, że jest mnóstwo fanów vlogmasów, ja, a, a to no jest no my jesteśmy. Coś, co Ja jestem grinczem, ale aktualnie zatekuję. to też jestem fanem vlogmasów, bo lubię jak jest ładnie domek przystrojony i jest taka choinka mała. nawet jest z lampkami dobrze, na przykład nie wiem, no będzie jakieś, no nie wiem, ubieranie choinki to nie, bo każdy indywidualnie może kupuje choinkę, ale będziemy no, chcieli w ogóle. Tak, to na przykład. Yy, no. Więc to nie mhm. będą na pewno yy, takie czasochłonne mhm. zadania, a na pewno będą fajne, bo każdy będzie mógł zobaczyć sobie jak to na przykład u Was wyglądało, albo my będziemy chociaż mogli sobie zobaczyć i to też dla będzie frajda. Yy, no. Także myślę, że już wyczerpaliśmy to, co chcieliśmy powiedzieć, liczymy na was. Ja mogę tu się e... nie z tym kubkiem, więc jeszcze możemy tak. pogadać o czymkolwiek chcecie. Nie, ja już nie. Bo ja <laughs> bym być dorwać się do herbaty. No tak, trochę jeszcze parzę, ale kupię, bo jestem, bo jestem je... tak zakochana w tych kubkach. A w ogóle Belecia, bo... to ja jestem ciekawa, bo jak się przeprowadzaliśmy, to mieliśmy ile z pięć, sześć toreb vlogmasowych rzeczy świątecznych, no, ozdób, cała. różnych gadżetów, co już po prostu cała rodzina... A ty się myślę, że pewnie, że, że te kubki już wyjedliśmy no w listopadzie. No tak, pięknie. bo je tu mamy pod ręką. A ja się zastanawiam, gdzie po przeprowadzce to wszystko jest, bo część rzeczy jest tutaj, część rzeczy jest u babci i ja się boję, że my wszystkie nie odnajdziemy, ale to nawet lepiej, bo będę mogła ja pobuszować po Pepku albo gdzieś. Jeżeli się dziwicie, czemu my zapowiadamy to tak wcześnie, to ja powiem dlaczego. Bo chcemy, żebyście może już powoli się przygotowali też, na, że takie coś w ogóle będzie, że żeby... No nie wiem, jak to zobaczycie bo... może jakieś pierdoły świąteczne w Pepko za 3 złote, to sobie można kupić od razu z myślą, a okej, okay, mhm. może ja myślę, że tak naprawdę Wy już jak teraz my, możecie tak nas skupujemy. oznaczać, jak widzicie coś vlogmasowego. Bo jako, jako naczelna vlogmasiara, to ja sądzę, że y, powinnam wiedzieć o takich ciekawych, fajnych rzeczach po 3 złote świątecznych. No. Tak. Chyba, że ktoś nie lubi świąt, ale to może być ogień. Okay, chyba. Właśnie, to też jest. Tak, napiszcie jeść. w komentarzu, czy lubicie, czy nie lubicie. Tak. Ja lubię święta, bo są prezenty. Znaczy, <laughs> ja i, lubię, bo jest, i, jest fajna. I klimat gramowa, jest fajny i, i, i. to nie jest takie typowe podejście, tak. bardziej komercyjne, zdaję sobie z tego sprawę. No, u nas, tak. Ale u nas takie rodzinne, wesołe, u nas zabawowe, jedzeniowe tak, i. Tak, tak, i tak, u, nas u nas takie śmień. podejście, że mi się kojarzą święto właśnie śnieg za oknem. Wlot masowe różne, no Może nie zawsze musi być, ale masowe takie różne właśnie dekoracje, Choinka oświetlała mała jakaś albo coś. Reniferki, jakieś różne i jakieś takie grzane wino, y, mm. piwo, to gdzie każdy. Ale nie, no, jakiś taki chodzi mi o to, że jakiś y, albo dyniowy jakiś napój, taki, taki ciepły kakao, takie nie, i wszystko. I jakiś Netflix, nie i taki wieczorne właśnie wieczorki. Właś. Właś. A, Właś. A, Właś ej, teraz zapomnie... jak się tak opierasz, to mi ciągniesz tył w głowy Faktycznie, za włosy. W No sensie tak. co mi się tu, tutaj? Przepraszam bardzo. No, no to ja wszystko pokażę już tak, nie we wcześniej. No jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jak mi dzisiaj facet taki zobaczył na basenie to powiedział, ale pan na długie włosy, mógłby pan grać jakiegoś wikinga. Ja, ja czekam, żeby ci zapleć no. takiego jednego takiego warkoczyka cieniutkiego albo coś w sumie, żeby można spokój. ale to takie mało świąteczne, to może być takim długowłosym elfam póki co. No, Mam Elfie, muszę już tak, że A? będziesz po... No Także, yy, no, napiszcie... Jeszcze trochę, jeszcze trochę, poczekajcie, ja co tak, ja tak sobie ją mówię, ale... Coś my jeszcze zachęcaliśmy do psami, a czy lubicie no, święta, czy nie lubicie, czy nie, weźmiecie udział? Bo no wszyscy się trzęsą, masz ze strachu wtedy I, I my już kończymy, to był nasz wywód dzisiejszy, także dziękuję. Czekamy na inne pomysły? I, I jeszcze mamy też inny vlog, pomysł i chcielibyśmy go z naszymi bliskimi zorganizować. Tak, już pomysł rzuciliśmy, ale muszą się z tym oswoić póki co. Znaczy, muszą się zgodzić najpierw. No nie, im no. się nie zgodzi, oficjalnie. Ale jeszcze też e... nie zaprzeczyli no tak, Także, tak, także no. bardzo... Dobra, dziękujemy <laughs> za oglądanie, Zapraszamy do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka. Zapraszamy też na naszego właśnie Instagrama, żebyście tam mogli to wszystko śledzić. I do. I do zobaczenia we vlogmasach. <laughs> Nie zobaczenia. no, do jutra. Nagrywamy no, codziennie do vlogmasu. Pa!